Programu przechodzimy, robimy sobie łączymy zaznaczanie. Co że mamy? Teraz mamy taki temat. Spróbujmy coś zrobić. Nacisnę na prostokąt. Z wyłączamy. Mogę jeszcze krutem R. Zrobiliśmy tak do osi. No dobrze. Zrobimy tak. Wyciągniemy pacja. Mamy coś takiego. Lewym z trzy razy M. Mów, control. I mamy duplikat. Teraz. M, CTRL, przytrzymujemy lewym myszy. Wpłacja. CTRL-Z, cofamy. Wpłacja. OK. Spójrzmy grupę. Make Group. Mamy Make Group. Przypiszemy ją do warstwy 1. Wyłączę. Jest. Ok. Zróbmy z tego make component. I make component będzie. Powiedzmy jeden. Tu możemy opisy dodać, żeby nam się wszystko połączyło. Ok. Naciskamy M. Lewym przytrzymujemy i możemy sobie poruszać. Mamy M, więc nacisnę sobie Ctrl, przytrzymam lewym myszy akceptuję pację. Dwa modele mamy w komponencie. To jest coś takiego, widzicie, mogę teraz edytować komponent i tu się poświetliło i tu. Mogę teraz make Unix. Widzicie, tu jest komponent jeden, komponent drugi. Teraz ten komponent, w tym przypadku już odłączyłem od grupy komponentów, tak? Powinienem. Edytować, nie ruszając tego, więc nie poświetliło się tak. Mów. Teraz mamy ten komponent. Zróbmy jakiś tam ruch, ustawić M, Control, Spacja. Mamy. Możemy edytować, a przepraszam, tu jest podświetlony komponent, ten komponent. Zróbmy edytować komponent podświetliło. widzicie? M. Mamy. Ołatwia. Grupy. Jeśli porobimy kilka, nawet jak robię M, kopiuję opacja, mam grupę, grupy, dwie grupy stworzyły się, tak? Jedna grupa, teraz kiedy mam, mam dwa komponenty, komponent 1, tak jest opis do tego komponentu. Więc kiedy edytuję, tak, nie podświetlam się grupa, to jest tylko grupa. Kiedy edytuję komponent, o, podświetla mi się. Więc grupa, odwyszedłem. Edytowanie grupy Explode. Znaczy, że likwiduję grupę. Widzicie? Aby stworzyć ponownie, muszę zaznaczyć wszystkie płaszczyzny i krawędzie i make group, make component, make group. Tworzę grupę. Tak? Tu nawet na górze widać. Można sobie zobaczyć. Tutaj mogę sobie tworzyć layer 2. Utworzyłem layer 2. Zaznaczam layer 2. Nie ma, nie ma. Więc to tak mniej więcej wygląda wstępem. To przyda się. To się przyda. Po pierwsze, mamy layer syf, które nam pomagają odkrywać coś, tak? Kiedy zrobię tak, poruszam sobie, stawiam tak, pacja i powyłączam, zrobię tek, tek trzeci. Zrobię tak, Shift tak, podłączę pod trzeci. Jest tak. Wyłączam trzeci, zostaje mi ten, odsłaniam po prostu. Trzeba pamiętać, tuż jeszcze mam na górze. Różne formy X-Ray, tak. Możemy sobie podglądać, jak nam pasuje, warstwami. Tutaj widzimy, która jest dobra strona, która nie. Gdzie jest front, gdzie jest tył face'a, kolor. No, rozbiję to, explode. Jest fa reverse face. Tak. To jest tylna warstwa. Kolorowa jest tył. Tak jak podpisuję. Back face colors. Reverse. I ma. No. Okej. Okay. Myślę, że w jakiś sposób. Pomogłem.